Czy masz szansę na unieważnienie orzeczeń z womp czyli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, z powodu jakiejś ostrej choroby typu angina, przeziębienie, yy, czy czegoś w tym stylu i oczywiście zapytanie mojego widza yy, Witam Pana, pisze, bo otrzymałem dwa negatywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne w WOMP-ie. Swoją drogą, po co ten widz się pchał do WOMP-u po orzeczenie psychologiczne, kiedy mógł to zrobić w każdej innej placówce prywatnej. Hmm, oglądałem pana filmik na stronie badania -lekarskie kierowców kierowcówpl i na te badania do WOMP-u zgłosiłem się będąc chory, a pomysł mam taki, żeby napisać list do dyrektora o unieważnienie tych orzeczeń. Czy jest jakaś szansa na unieważnienie? Załączam pismo w pliku, pozdrawiam. Przeczytałem to pismo i rzeczywiście, ten pacjent był na zwolnieniu lekarskim, ten kierowca ma to zwolnienie udokumentowane, przy okazji żąda zwrotu orzeczeń, no i przypuszczam, że jakby mu zwrócili orzeczenia, to trzeba by jeszcze zwrócić pieniądze. I powiem szczerze, no wątpię, czy taka wymówka przejdzie w budżetowej instytucji, być może ten widz nie pamięta, ale na początku badania psychologicznego opisuje swój obecny stan zdrowia, tam zaprzecza, że pił alkohol pisze, że dobrze się czuje i że nie jest w trakcie jakiejś tam choroby przypuszczam, że ładnie o tym zapomniał, a w piśmie daje tłumaczenie, że nikt go o tym nie poinformował, kiedy przy okazji Yy, się podpisał, że tak powiem, oboma yy, ręcami. I yy, o ile w przypadku placówki prywatnej może by coś takiego przeszło, to wierz mi, że w womp raczej nie. Yy, tym niemniej, napisanie takiego wniosku nic widzę, nie kosztuje, albo kosztuje niewiele. A dyrektor danego WOMP-u musi się jakoś do tego pisma, do tego wniosku odnieść. I powiem szczerze, że trochę mnie zapytanie widza zaskoczyło. Jaki będzie efekt, nie wiem. Tak, to co radzę, radzę tak bardziej na czuja niż na jakiejś tam racjonalnej podstawie. Szczególnie podstawie prawnej. Przypuszczam, że jeżeli chodzi o badania lekarskie, to lekarze z WOMP-u dość dobrze opisali dlaczego ten kierowca dostał orzeczenie negatywne, natomiast no, tonący brzydko się chwyta czy chwyta się brzytwy, yy, wydawało mi się, że <grytania> zaświadczenia typu zwolnienie lekarskie są dobre do szkoły, dobre tam do jakichś sądów, dobre do jakichś innych celów orzeczniczych, gdzie trzeba coś tam yy, uniknąć jakiejś sprawy, natomiast żeby to zastosować podczas badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przypuszczam, że za jazdę po alkoholu no to na to jeszcze nie wpadłem. Także na tym kończę, mój Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu Jak masz coś ciekawego w tym temacie, to napisz to w komentarzu pod tym wideo Myślałem, że nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć ale <śmiech> człowiek się uczy całe życie. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy w to kółeczko, lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu badania kierowców po alkoholu.